Pływem wam tyle, Poczta Polska to jest stan umysłu, bo ogólnie kupiłem rzecz z Allegro i przy okazji zamówiłem drugą rzecz z Allegro. Jest poniedziałek i paczka miała dotrzeć dzisiaj, no spoko, dostałem rzecz pierwszą i ok, idę do miasta, wracam i okarniam, się, gdzie ta paczka? Nie wiedziałem, sprawdziłem na Allegro i pierwsza paczka dotarła od firmy na D, a druga została wysłana przez Pocztę Polską. Jakby kurier pukał niby o 12.37, ale w domu było na pewno parę osób. Do 13. A teraz specjalnie na drugi koniec miasta do punktu Poczty Polskiej, żeby odebrać tą paczkę. Poczta Polska to jest zwalony stan umysłu. Fan Dobra. Ja to z rapowaniem ciężko mi teraz idzie, dlatego zrobimy coś takiego. Yeah, like. Ej, ej, ej. W telewizji jedzie, jedzie. Lemon, Lambo Stary w drugim pokoju kłóci się z moją matką Siedzę sam w czapce Chicago nad białą kartką Ubrany w dresik, cały nad czarno Ej, Mam rower, chcesz się, chcesz się może ze mną garnąć Pojedziemy nad bagno go palnąć, nic ogarnąć Pizza, pizza